teraz sobie pojedziemy yy, pasem, łuku, pasem ruchu do tyłu. Widzi Pani tam linii i te pachołki? Proszę jechać tak, żeby trzymać się tylnymi kołami maksymalnie prawej krawędzi. Na łuku nie używamy kierunkowskazu. Kręcić, kręcić, bo Pani ucieka ten tył. Jeszcze, jeszcze, bo to troszeczkę ucieka. O, właśnie. I teraz leciutko tylko dostawać, bo jest już za blisko. To by, by i teraz troszeczkę gazu, bo tutaj mamy taki karabin dokręcić bardzo ładnie odkręcić troszeczkę odkręcić, odkręcić, bo wchodzimy w ten jeszcze odkręcić i teraz wyprostować do linii obowiązuje nas ta szersza linia wyprostować kierownicę i stop proszę się zatrzymać i teraz na egzaminie są linie przerywane. są trzy linie momencik pomoc dydaktyczna Są trzy linie. Pierwsza linia jest dla kategorii C plus E. Druga linia jest nasza. Trzecia linia jest dla samochodów ciężarowych bez przyczep. I teraz jak Pani popatrzy w lewe lusterko, widzi Pani, ja położyłem taki e, pachołek biały. Wyobraźmy sobie, że to jest ta nasza druga linia i ma Pani stanąć tak, żeby zderzak był tyle, żeby ten zderzak był tyle przed e, za linią. Do tego właśnie służy lusterko lampowe. I teraz proszę wsteczny i cofać. Czyli tu w Tak. Raz, dwa do tyłu. Odpuścić troszeczkę. O, idziemy. jedziemy. idziemy. Póki widzimy go w dużym lusterku, to jest w dużym lusterku. Tam nie ma co patrzeć. Tu, jeżeli nie jesteśmy tu równo... I teraz jak on się zbliża, patrzymy w lusterku górnym, Widzimy, zaczyna pani widzieć w, w górnym lusterku. Proszę stanąć. Luz ręczny, luz ręczny. ręczny, i otworzyć zielone łóżki. Przednie, zielonym, zielonym, zielonym Może ja go za daleko po, położyłem. zamykamy drzwi. Teraz widzi go Pani? Tak. Mam stanąć teraz. Tak, się... żeby ta linia, czyli ten leżący pachołek był tyle przed zderzakiem. Tam, tam patrzmy, tam patrzmy. O! I jak będzie tak ta linia, to będzie z tyłu nie więcej niż mój na egzaminie miała pachołka. Będzie linia. Czy to będzie pachołek, czy linia? Pachorek, linia ale żaden problem. Nie patrzy Pani do tyłu, tylko patrzy Pani w lusterko lampowe. Tak jak mówiłem, na egzaminie Pani ma trzy linie. Pierwsza Pani nie interesuje, bo to jest dla kategorii C Druga jest dla Pani. One będą w jednym kolorze? One będą białe, na czarnym asfalcie, przerywane. Proszę Pani, proszę sobie podjechać na ten na plac manewrowy na Ziębicką i popatrzeć. Tam są one tak wyraźnie wymalowane, że w oczy Czyli droga. Druga linia Pani interesuje. I ma Pani stanąć tą linię, potraktować tak, jak myśmy potraktowali tego. Czyli musi być mniej więcej tyle przed drżakiem. Jeżeli hmm. będzie tyle przed drżakiem, z tyłu musi się zgadzać. Ale mogę się i sprawdzić. No,